Dzień dobry, na tym wideo chcieliśmy Państwu zaprezentować, dlaczego warto robić, przynajmniej raz w roku, całkowite oczyszczanie jonizatora wody. Tutaj mamy do czynienia z modelem jonizatora wody Chanson, to jest model Chanson Miracle Max, jeszcze poprzedni model, aktualnie już przez tego producenta nie niekontynuowany. I ten model pracuje u klientki w granicach 6 lat na wodzie sieciowej w Warszawie. Został właśnie przeprowadzony w tym modelu proces czyszczenia. I teraz sprawdzimy dwa parametry. Na wodzie, która jest dedykowana do picia, pobierzemy wodę Alkaline 3 i sprawdzimy... Jakie, jaką, jaki parametr wody ten ionizator e, utrzymuje po już dosyć długim okresie eksploatacji. W tym celu pobierzemy wodę, tak właśnie jak było słychać, program trzeci wody alkalicznej. I w pierwszej kolejności zmierzymy parametr, parametr wodoru, znaczy koncentrację wodoru. Proszę zobaczyć, jonizator. No jak widać, jonizator po tylu latach pracy, ale po oczyszczeniu takim bardzo gruntownym, w obiegu zamkniętym, wskazuje nam na mierniku koncentracji wodoru 1,4, no prawie 1,5 ppm, czyli części na milion. Dla tych, którzy wolą ten pomiar zobaczyć w częściach na bilion, przełączymy Miernik i to tak jak widać jest 1500 części na bilion i w parametrach ppm, czyli części na milion, 1,5. Dla potwierdzenia pobierzemy yy, poproszę, żeby pobrać teraz wodę filtrowaną. I przełożymy miernik do sprawdzania koncentracji wodoru, do wody filtrowanej, abyście Państwo mogli zobaczyć różnicę. To jest woda filtrowana po stacji Chenson NF370. Jak widać, no wiadomo, stacja filtrująca nie daje nam wodorowania wody. No natomiast e, wodę, tutaj w tym przypadku akurat w przypadku jonizatora, wodę alkaliczną. I jednocześnie wodę wzbogaconą wodór daje nam jonizator. Proszę przełóżmy jeszcze raz miernik do wody, która była pobierana z jonizatora. Czy parametr będzie się nam zmieniał? No i tak jak widać definitywnie jest różnica. tak? Oczywiście ten parametr będzie się zmniejszał w miarę upływu czasu. Tutaj widzimy miernik będzie się stabilizował. Starając się podejść do wcześniejszego pomiaru, gdyż upływ czasu jeszcze nie jest długi, więc różnica pomiędzy wcześniejszym pomiarem a bieżącym nie powinna być zbyt duża. Tak jak widzimy, miernik już idzie w kierunku koncentracji wodoru na poziomie 1,4 ppm, części na milion. Przy tej okazji zmierzymy jeszcze parametr pH i zobaczymy, sprawdzimy, jak po tylu latach jonizator po wykonanym gruntownym oczyszczeniu radzi sobie z produkcją wody alkalicznej. Przełóżmy mierniki. W tym celu... Bierzemy miernik do mierzenia pH wody i sprawdzimy jak przy zaprogramowanym pH przez, przez producenta na poziomie wody alkalicznej 3 pH 9,5 jaki parametr wody podaje organizator. No widzimy, że tutaj mamy zdecydowanie wyższy, wyższą zasadowość niż niż zadaną, czy zaprogramowaną. Dla potwierdzenia jeszcze jeszcze kolejnego możemy przełożyć znowu mierniki i sprawdzić jak, jak aktualnie wygląda najważniejszy dla nas parametr w wodzie, czyli parametr koncentracji wodoru. Widzimy miernik z zera już, pomiar przesuwa się w kierunku 1, powyżej 1, 1 ppm, -a. aktualnie 1,58 1, i idzie w górę. Wcześniejszy pomiar był na poziomie 1,4, więc taki powinien docelowo dojść. Celem tego wideo jest wskazanie, że bardzo istotnym elementem, jeżeli ktoś korzysta z jonizatora wody, jest jego sukcesywne oczyszczanie. W innym przypadku, mamy z tym doświadczenia, parametry koncentracji wodoru byłyby nieporównywalne, a, a i smak wody zmienia się w sytuacji, kiedy nie dokonujemy sukcesywnego oczyszczania jonizatorów. Bardzo wielu sprzedawców zapomina o tym, po prostu sprzedając produkty, w przypadku, kiedy ma się do czynienia ze sprzedażą i serwisem, definitywnie te elementy widzimy jako bardzo istotne. Więc przynajmniej raz w roku jonizator tak naprawdę powinien być oddany do gruntownego oczyszczania i to gwarantuje nam jego dobrą użytkowość i, i, i funkcjonalność. Dziękujemy bardzo za, za czas poświęcony na obejrzenie tego wideo. Pozdrawiamy. Do widzenia.